Była beton, zakochani zbledli jak mimdrech Gdy pies odkrył, co otrzyma w piebni Sześć młodych dziewczyn, co nie wiedzą co to śmiech Spokojnie nawet nie wygnij Syna Scenarzysta chyba łyknął w życiu śmierci Bo wali przy tym brecht Śmiech psychola hola Kali hey, na banderolach fresh a mówili, że kasz całe życie będzie bez cash Flegman lustrzy zasyka jak na chodnikach krew Jeszcze niedawno świeża była jak babcinny chleb Jeszcze niedawno upajałem się od głosami mew Dziś tylko truchła dopijają falami o brzeg, Po placu walają się zęby jak guz w esternach Doczekaliśmy się czasów gdzie smród To woń szlachetna Leczymy o podwinek On najlepszy ka Pełnia nasze za nerki, wątroby i serca Jak blud, kamienice od szybi, głód Każdy tu stara się zarobić pęgę Kocham ten syk, ten smok, ten odór, ten brud Tu takie są brzydliwe, że aż pięknie Jak blud, w kamienicę głód Każdy tu stara się zarobić pęgę Kocham ten syk, ten smok, ten odór, ten brud Tu takie są brzydliwe, że aż pięknie Dżuraj elita, ściągną za sobą elita. Czerwone ślady na ulicach Dzieci radośnie jedzą resztki szamy ze śmietnika Klucznik nie wstaje od koryta Pycha, pycha, pycha Morduje co dzień cząstkę siebie Wiem co ci tam Żyję po swojemu, czasem przypał Nie mam nic jakby kto pytał, bo teraz jest, całkiem kiedyś była lipa Niedługo słońce przykryje pył, będzie ciemność W niej wychowani przez rap uzyskamy nieśmiertelność Coraz większa pewność, bo trafiam w sedno Jesteś ze mną, to chodź w dolinę ciemną Obrzydliwie piękne mamy ten czas. Planeta gnije jak ludzkie wnętrze Oddając kawałek po kawałku byt dla masy Zapominają to co w życiu najważniejsze jak bluź kamienice obróć, żywi głód, Każdy tu stara się zarobić pęgę Kocham ten syf, ten smok, ten odór, ten brud Tu takie są brzydliwe, że aż pięknie jak bluzka, kamienica, kamienicę szybi i głód Każdy tu stara się zarobić pęgę Kocham ten syl, ten smok, ten odór, ten brud Tu takie są żygliwe, że aż pięknie Jak blud, kamienica kamienicę obrób, głód Każdy tu stara się zarobić pęgę Kocham ten syl, ten smok, ten odór, ten brud Tu takie są Wierzę, że aż pięknie, jak bluzka i za obrósł, szybi, głód Każdy tu stara się zarobić będę Kocham tę syp, ten syf, ten otór, ten, ten brud. Tu takie jest obrzydliwy, że aż pięknie